Białe włosy są frustrujące dla każdego komu wydaje się, że każdy wygląda na starszego od tego kim naprawdę jest. Ale to nie znaczy, że czarne włosy muszą być prawdziwym problemem na zawsze. Nie trudno ci pozbyć się siwych włosów i sprawić, że znów będzie wyglądał na swój naturalny kolor. Sok z cebuli zamienił białe włosy w czarne. Sok z cebuli jest interesujący ponieważ zapewnia silny zapach ale jest czymś więcej niż coś co Twój nos natychmiast zauważy. Sok z cebuli jest również idealny do zapobiegania przedwczesnemu wyrastaniu. Przed pójściem spać możesz masować sok cebulowy na skórze głowy. Umożliwia działanie przeciwutleniające cebuli w skórze głowy. Celuje w stare komórki, które spowodowały zużycie Twoich mieszków w miarę upływu czasu. Oferuje dobre wyczucie wsparcia dla Twoich włosów, aby wyglądać i czuć się naturalnie. Powinieneś uważać na to, jak można wykorzystać ten sok i używać organicznej cieczy, ponieważ łatwiej jest mieszać w skórę głowy i zachować zdrowie bez żadnego podrażnienia związanego z jej użyciem. Czarna herbata naturalnie zmienia włosy Czarna herbata Czarna herbata może być używana we włosach, aby przyciemnić stare mieszki włosowe. Tworzy naturalny barwnik włosów, który przytłacza wszystko, co powoduje, że staje się szary. Aby użyć czarnej herbaty we włosach wymieszaj od 3 do 4 łyżeczek czarnej herbaty w wodzie i zagotuj. Po ostudzeniu unej włosy herbatą, którą wyprodukowałeś. Należy go pozostawić na około 15 minut przed wypłukaniem. Ten unikalny proces przyjmowania herbaty jest pomocny ponieważ nie tylko przyciemnia włosy ale także przywraca krążenie wokół głowy. Pozwala krwi poruszać się na tyle dobrze aby pęcherzyki mogły naturalnie się odrodzić. W rezultacie twoje włosy staną się ciemniejsze pod względem wyglądu i zdrowszy wygląd.